i każdy, kto dla Mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Obietnica Jezusa jest bardzo atrakcyjna, ale nierozsądnym byłoby porzucać wszystko i służyć Bogu jedynie ze względu na nagrodę. Takie życie byłoby życiem niewolnika. Bóg chce, abyśmy poszli za Nim w wolności, Abyśmy z miłości do Niego podjęli tę decyzję pozostawienia wszystkiego i zbudowania życia na Chrystusowej Ewangelii. Pierwszym krokiem na drodze za Jezusem jest zachwyt Jego osobą. Drugim krokiem jest poznanie Jezusa, Jego życia, Jego działalności i nauczania. Kolejnym krokiem jest miłość ku Jezusowi, głęboka zażyłość, Przyjaźń z Nim. Jeśli pokochamy Jezusa i Jego nauczanie, uczynimy treścią własnego życia, możemy rozpocząć ostatni etap. Naśladowanie Jezusa. Kolejność ta nie jest przypadkowa, albowiem nie da się naśladować kogoś, kogo się nie kocha, ani kochać kogoś, kogo się nie zna. Dopiero na końcu tej drogi jest nagroda życia wiecznego. Czy warto ryzykować? A cóż mamy do stracenia? Jeśli nie podejmiemy tego wyzwania pójścia za Chrystusem, możemy stracić wszystko, a nic nie zyskamy. Jeśli jednak zaufamy Bogu i podejmiemy to ryzyko podporządkowania całego swojego życia Ewangelii, to zyskamy o wiele więcej od tego, co teraz musimy pozostawić. Bóg jest gwarantem naszej wiecznej nagrody. Nie obawiajmy się, stawiając na Boga nikt nigdy jeszcze nie przegrał.